Witam w prezentacji na temat mnożenia i dzielenia liczb ujemnych. Zacznijmy. Jestem pewien, że działania na liczbach ujemnych okażą się łatwiejsze niż myślicie. Wystarczy poznać dwie zasady. Może później zrobię prezentację, w której wyjaśnię, dlaczego te zasady działają. Teraz tylko je podam. Brzmią następująco. Gdy mnożymy dwie liczby ujemne, na przykład minus 2 razy to traktujemy je tak, jakby nie były ujemne. 2 razy 2 równa się 4. Bo mnożenie liczby ujemnej przez liczbę ujemną daje wynik dodatni. Zapiszmy tę pierwszą zasadę. Liczba ujemna razy liczba ujemna równa się liczba dodatnia. A co w sytuacji, gdy mamy –2 razy plus 2? Najpierw załóżmy, że obie te liczby są dodatnie. Wtedy mielibyśmy 2 razy 2, co się równa 4. Ale mnożymy –2 przez dodatnie 2. A wynikiem mnożenia liczby ujemnej przez liczbę dodatnią jest liczba ujemna. To druga zasada. Liczba ujemna razy liczba dodatnia… Równa się liczba ujemna. A co zrobić, gdy mamy plus 2 razy minus 2? Pewnie już sami się domyślacie, bo te dwa działania są równoważne zgodnie z zasadą przechodności. Przepraszam, z zasadą przemienności. <grytanie> Muszę to zapamiętać. Dlatego plus 2 razy minus 2 też równa się minus 4. To ostatnia zasada. Liczba dodatnia razy liczba ujemna… równa się liczba ujemna. Jak widzicie, te dwie zasady to właściwie to samo. I ujemna razy dodatnia i dodatnia razy ujemna równa się ujemna. Można połączyć te zasady. Gdy mnożymy dwie liczby o różnych znakach, wynik jest liczbą ujemną. No i na pewno wiecie, jaki jest wynik mnożenia liczb dodatnich. Dodatni. Podsumujmy. Ujemna razy ujemna równa się dodatnia. Ujemna razy dodatnia równa się ujemna. Dodatnia razy ujemna równa się ujemna. I dodatnia razy dodatnia równa się dodatnia. Coś czuję, że jesteście trochę zdezorientowani. Spróbuję prościej. Chciałem powiedzieć, że jeśli mnożycie liczby o takich samych znakach… O takich samych znakach to wynik jest zawsze dodatni. A jeśli o różnych znakach o różnych znakach, to wynik jest zawsze ujemny. Czyli według tej zasady na przykład 1 razy 1 równa się 1 i minus 1 razy minus 1 też równa się 1. A tutaj 1 razy minus –1 równa się –1. I minus –1 razy 1 też równa się minus –1. W tych działaniach na dole mamy liczby o różnych znakach. Dodatnią i ujemną. A na górze… tu mamy dwie liczby dodatnie, a tu dwie liczby ujemne. Zróbmy teraz kilka przykładów, żebyście zaczęli to czuć intuicyjnie. Mam nadzieję, że to będzie wstęp do samodzielnych ćwiczeń które pomogą Wam to w pełni opanować. Weźmy na przykład… …minus 4 razy 3. 4 razy 3 to 12. Ale mamy tu liczby o różnych znakach, a różne znaki to wynik ujemny. Dlatego minus 4 razy 3 równa się minus 12. I to ma sens, bo spójrzcie, to przecież minus 4 dodać minus 4 dodać minus 4. W sumie minus 12. Jeśli nie widzieliście odcinka o dodawaniu i odejmowaniu liczb ujemnych, obejrzyjcie go. Weźmy inny przykład. Minus 2 razy minus 7. Włączcie teraz pauzę i zastanówcie się nad wynikiem, zanim go podam. 2 razy 7 równa się 14. I mamy takie same znaki, zatem wynik to… plus 14. Zwykle nie pisze się plusa przed liczbami. Napisałem dla jasności. Kolejny przykład. Niech pomyślę… 9 razy minus 5. 9 razy 5 to 45. I znów znaki są różne, zatem wynik ujemny. I na koniec zróbmy jakieś ciekawe liczby minus 6 razy minus 11. 6 razy 11 to 66 i znaki są takie same, więc wynik dodatni. Teraz podchwytliwe zadanie. 0 razy minus 12. Moglibyście pomyśleć, że znaki są różne ale 0 nie jest liczbą ani dodatnią, ani ujemną. 0 razy cokolwiek równa się 0. Niezależnie, czy mnoży się je przez liczbę dodatnią czy ujemną wynik jest zawsze równy 0. Zobaczmy, czy te same zasady stosują się do dzielenia. Okaże się, że tak. Na przykład 9 podzielić przez –3. Najpierw, ile to jest 9 podzielić przez 3? 3. I mamy różne znaki: dodatnie 9 i ujemne 3, a różne znaki oznaczają wynik ujemny. 9 podzielić przez minus 3 równa się minus 3, a ile to jest minus 16 podzielić przez 8? 16 przez 8 równa się 2, ale znaki są różne. Dlatego minus 16 podzielić przez plus 8 równa się minus 2. Pamiętajcie, różne znaki oznaczają ujemny wynik. Kolejny przykład. Minus 54 podzielić przez minus 6. 54 przez 6 równa się 9. Ponieważ jednak obie liczby, dzielna i dzielnik, są ujemne, to 54 przez 6 równa się plus 9. Takie same znaki oznaczają dodatni, w tym przypadku, iloraz. Poprzednio był iloczyn. Zróbmy jeszcze jeden. Oczywiście 0 dzielone przez cokolwiek daje wynik 0. Nie wolno jednak dzielić przez 0. Wynik dzielenia przez 0 jest nieokreślony. Jeszcze jeden przykład. Ile to jest… 4 podzielić przez minus –1. 4 podzielić przez 1 to 4, ale znaki są różne, zatem minus –4. Mam nadzieję, że rozumiecie. Teraz postarajcie się przećwiczyć jak najwięcej takich przykładów mnożenia i dzielenia liczb ujemnych. Jeśli zapomnicie zasad, skorzystajcie z podpowiedzi. Pomyślcie też… W wolnej chwili zastanówcie się także, skąd wzięły się te zasady i co w praktyce oznacza mnożenie liczby ujemnej przez dodatnią, a zwłaszcza, jeszcze ciekawsze, mnożenie liczby ujemnej przez liczbę ujemną. Myślę jednak, że już teraz jesteście przygotowani do samodzielnego rozwiązywania zadań. Powodzenia.